Photoshop, te tło po oczach bije Ja jestem tak sexy, nie robię takich zbyłej A to co tam pierdolisz, ty to po mnie spłynie Zjadam te sługi nie muszę dbać o linię i żeby się tak czuć nie potrzebuję zgody Od obcych ludzi w komentarzach co mi po tym A gdy oglądam siebie nagle, sama słodycz Oj muszę przestać, robię to już od dwóch godzin Nie jestem basic bitch Ani ja nie, ani ja nie I nie chcę taka być Ani ja nie, ani ja nie Chcę widzieć szerzej, chcę patrzeć dalej A nie żyć od weekendu do weekendu tak jak ty Te suki są jak ja Szablo. Nie ma w nich nic banalnego, tak jak Pablo Moje czarne myśli, przefarbowałam na blond A twoje ambicje przy moich są jak Tory przy mego dystania. Ciekawe jak jesteś tej mnie, skarbie już ci powiem Twoje demony nie spędzają mi już snu z powiek Wiesz, że nie możesz Wiem, za ciebie piję twoje zdrowie, nienawiści, żal Dawno opuściły moją głowę Mieszkam w głowach innych I nawet czynszu nie płacę Rejtowanie mnie na pełen etat traktują jak pracę Dirty Piszą o mnie wszędzie Choć stala od afer Nie zwinguję swojej śmierci By zaistnieć na gabrapie Nie Nie jestem basic bitch Ani ja nie Ani nie, nie, nie I nie chcę taka być Ani ja nie Ani ja nie, nie Chcę widzieć szerzej Chcę patrzeć dalej A nie żyć Od weekendu do weekendu Tak jak ty Słuchaj, so